Też roztomili zgodnie z tym, co że zapowiedził. Razem ze mną niszeterowski jest lider szlagier top dziesiątki. Adam Janusz. Artystycznie Adi, to już teraz mogę Cię przywitać. Witam gorąco, witam, witam serdecznie. Witam serdecznie Seba, witam telewizor. Słuchaj, na początek to powinieneś że zacząć nawet nie od przywitania, ale od razu od gratulacji. Ujej. A to gratulacje przede wszystkim z kulitego szlagieru i to takiego szlagieru, jakim jest melodia. No to bardzo mi miło, naprawdę, Jarzek, pod wrażeniem i, i, i bardzo miłe zaskoczenie. Nie przypuszczam, że, że tak się to spodoba, że ten utwór się spodoba w ogóle telewidzom i słuchaczom i, i tak dalej, internautom i, i w ogóle wszystkim innym. A to by się podobało? No, mnie się bardzo podoba. Słuchaj, ten szlagier, y, tak my zauważyli z producentem, że to jest taki swoisty, trochę spod reklamowy, hmm? bo tam padają takie słowa, niech melodia gra niech ją każdy zna, niech otworzą szczęścia drzwi. I my to się to tak przetłumaczyli, że to chodzi o, te, o ten nasz taki szlagierowy tutaj plac i że tu chodzi tak, że Adi będzie popularny, a Adego będą wszędzie grać, wszędzie zaproszać i wszędzie wszystko... drzwi otwiera. Ja, wszędzie drzwi otwiera, wszystkie media będą do Adiego i się wszystko będzie zgadzało. Zgadza się już wszystko czy jeszcze nie? Jeszcze mm, się nie zgadza. No ale tak jest w tekście, a to już do y, autorki tekstów proszę się zwrócić. Czy mu tak akurat jest, ale inaczej, ale w każdym razie no mi się wydaje, że jest to okej okay, albo... Chciałbyś, ale chciałbyś, żeby się to zaczął tak no, gada, no, żeby te drzwi się no, otwierały. Oczywiście, no oczywiście, zresztą tak, każdy artysta chce, żeby się przed nim drzwi otwier otwierały do mediów, do, do wszystkiego. My się wydaje, że każdy tego chce. To słuchajcie, R100, mili, my za chwilę otworzymy te nasze wywiady drzwi trochę szyżej i jeszcze trochę poklechomy z Adi. Wstaje dzień, jego dźwięki budzą mnie. Śpiew porankami, tak jak budzik brzmi, przez sen wkrada się. No to klachom, dali adim melodia, bo o tym szlagierze i od tego szlagieru zaczynaliśmy dzisiejsze nasze spotkanie. Powiedz mi, czy ten szlagier będzie na tej nowej płycie? No przecież, a jakby było inaczej? Musi być. Musi być. <głos> Musi być. No to już wiemy, że na nowej płycie znajdzie się ten szlagier, no to teraz trudniejsze pytanie, nie? Kiedy ta płyta? <głos> <głos> e, wiem, że ostatnio się Odia ja pytał no. i, i padło od, od, od odpowiedź, nie wiem. Teraz? E, no. Nie wiem. <głos> ale, nie, ale te okay, małe, już mniejsze, nie wiem, bo płyta jest oddana do produkcji. Także jest już zamknięte, wszystko na ostatni. Czyli materiał jest, materiał okładka jest, już jest, okładka wszystko jest. jest, oddane do produkcji, a kiedy to wysztancują, nie wiem. Mhm. Czyli <laughs> Ale przekoż... liczymy gdzieś około dwa tygodnie, trzy tygodnie trzeba czekać. Czyli czekasz na wytłoczenie już i wtedy hmm. będzie można powiedzieć i zaś, zaś Cię zaprosić i będziesz miał w rynku już okładka, płyta, powiesz, to jest moja nowa płyta. No właśnie. Bardzo chętnie. To skoro będziesz godał, że to jest moja nowa płyta, to teraz już możemy wstępnie powiedzieć, co jeszcze się na niej znajdzie. 17 utworów i totalny miszong. Misząk, czyli? Totalny misząk. No to znaczy się do każdego coś miłego. Uh -huh. Będą utwory szybkie, powolne, gdzieś tam zarys mały, disco polo. Jakie, e, po prostu, no, no, ja uważam, że to będzie totalny misząk e, nie w jednym kierunku, jakimś tam tematycznym czy, czy e, rytmicznym. Wydawca, który, który prze, e, przesłuchiwał tę płyta powiedział, no naprawdę, totalny miszung, Adi, aleś namieszał w tym gorku, tak? <gry> także no. Ale to był taki zamierzony cel, żeby wziąć i tak zamieszać, czy po prostu w procesie takim twórczym tak wyszło, że tu się coś mhm. wolniejszego napisało, tu coś szybszego, a jeszcze to Ci się spodobało? Wiesz co to e, naprawdę tak spontanicznie, to znaczy się na pewno, że y, y, pisząc y, muzyka, tworząc y, to, puja, y, jak się zagrało coś wolniejszego, wpadło coś w ucho wolniejszego, to się tworzyło wtedy wolniejsze. Jeżeli coś szybszego, to szybkie, ale w sumie, że chciał, nie chciał, że utrzymać w jakimś tam jednym takim tylko stylu, chciał, że właśnie zrobić taki, taki naprawdę totalny mission, żeby każdy coś sobie po prostu wy, wybrał, wybrał do, dla siebie. Nie? A powiedz mi, bo to jest też takie pytanie, które często się przy wydaniu tym e, zadaję e, Nie boisz się, nie obawiasz się, albo może, że jest w drugą stronę pewny tego, że ktoś, kto weźmie ta płyta, kupi, nie oglądając okładki, wsadzi ją do odtwarzacza, powie, a to jest Adi, ja go znowu, ja go pamiętam. Będzie umiał ta twórczość rozpoznać względem tego, co żeś wcześniej już stworzył? Na pewno. Na pewno Adi został i, i nie zmienił się aż tak, e, chociaż e, do tych poprzednich trzech płyty, ja, bo to jest czwarta płyta e, jest na pewno dużo zmiana, bo są, na pewno znajdą się utwory, e, które nie były na pewno na, na trzeciej płycie, jeżeli chodzi o, o, o styl, uh -huh. o, o, o instrumenty, o, o aranżacja i tak Także e, na pewno jest zmiana, ale Adi został tym samym, czyli... no. Wiadomo, nie jest to takie przewrócone, że na przykład teraz a, Adi jazz, ja uh -huh. płyta jazzowo, Adi jazz wydą, nie? Także jest to e, utrzymane w, w szlagrowym e, temacie, e, w takim po prostu fajnym, lekkim i przyjemnym. Można powiedzieć jazz. To też jazz. Będziesz, całkiem przyjemny rodzaj muzyki. Niezły jazz zapowiadał Adi na swojej nowej płycie. Dwa, trzy tydnie cierpliwości będziecie mogli ten krążek mieć u siebie. My na pewno jeszcze nie rosną im ale to nie wszystko, co na dzisiaj my przygotowali. Rusza czas, znów od świtu aż po zmierzch. Chcę tę najpiękniejszą z Coś mi w sercu mym. Wiemy, co już że znajdzie się na kolejnej Twojej nowej płycie, Adi, ale do tej melodii, do tego szlagieru chciałbym wrócić, bo to takie trochę nowoczesne jednak brzmienie, takie troszkę nowoczesne nutki, jakby na to nie wejrzeć. Powiedz mi, czy to jest tak, że tyś szukasz tej melodii, czy ta melodia znodła Ciebie? Tyś się na przykład leżą, gwizdą, żeś wygwizdą ta melodia, czy po prostu... Jakoś to się zasłyszało, usłyszało i zrodziło w głowie. Jak to było? Zasłyszało, usłyszało i po prostu stwierdził, że bardzo fajny kawałek jest i trzeba do tego napisać e, słowa, trzeba to e, jeszcze poprawić w, a, w aranżacji i po prostu e, ale nie przypuścił, że to tak aż naprawdę fajnie wyjdzie, bo naprawdę fajnie wyszło, chociaż bardzo spontanicznie to wyszło. E, najpierw była całkiem inny e, pomysł zrobienia przykładowo, jeżeli chodzi o teledysk, gdzieś mm -hmm. tam cztery pory roku, e, dyskutował, że ktoś e, z, z, z autorką tekstu, także Yy, Napier było, że a może cztery pory roku zrobimy, nie? zima, wiosna, lato, ale jakoś to tak nie pasowało mi to do tej, do, tej, yy, do tego wszystkiego. W ogóle temat i, i w ogóle yy, tekst Melodia, tytuł Melodia. Więc myślę, że przyszedł mi taki pomysł, żeby coś takiego stworzyć w teledysku, że tak jakby cały świat może tę tam, tą, tą melodię słuchać, może śpiewać, może się bawić przy niej i po prostu w, taki, w takim odnosieniu, że ten teledysk stworzył, że myślę, że tak, tak akurat wyszedł właśnie, że każdy ta melodia słucha na słuchawkach, obojętnie czy maluje, obojętnie czy sprząta, czy, czy cokolwiek robi, to ta melodia po prostu jest przy nim. Ale też przy okazji ta melodia jest na tyle zaraźliwa, że jak się zacznie ją słuchać, to, to kaś w tygowie głowie i, i człowiek ją jakaś tam po cichu noci. No to bardzo mi ciesza się z tego, że tak właśnie jest i, i, i tak to odbierają słuchacze, bo przecież ktoś jak tworzy muzykę to... Po to to robi, żeby to jak najgłębiej weszło do, do, do odbiorcy i, i, tak, i tak pozostało, żeby się jak idzie drogą, se gwizdą, jak gdzieś tam robi, żeby się ta melodia gwizdą ona pozostaje. Nie? Chociaż czasami y, to jest takie trochę mm, zdradliwe, bo ci, co tworzą muzykę, to jak się wyjdzie w jedna muzyka, to ona mi ciągle siedzi. Ale tu robią coś innego, on mi po prostu już z, z, z, z, jakiś tam poprzedni coś mi tam już świto. Nie? Także, ale ci, co po prostu tylko słuchają muzyki tego, to myślę, że dawają się z tym, z tym rady. <śmiech> Musicie już po prostu dać radę. Jak tak w to kiedyś by lezie, Byle nie prędko. Adi, moim waszym gościem, jeszcze jedno pytanie mam narychtowane. Niech melodia gra, niech ją każdy zna. Niech leci z wiatrem świat. Ze wspomnienia łza, ciw wróci tu, gdy znów. A Adi prześledził, że listy szlagierowe i można powiedzieć, że no, królujesz w tych różnych listach, w różnych mediach, tu albo pierwsze miejsca, albo drugie dziesiąte, też się oczywiście zdarzy ale jest ten Adi, tego Adiego wszędzie słychać, wszędzie go też grają, a to wszystko za sprawą szlagierów Moja staroharmonika Harmonika i właśnie melodia, one się naprawdę dobrze kręcą, no to teraz moje pytanie czy tyś jest z tego zadowolony to jest pierwsza część pytania, a druga część pytania, czy ty może jeszcze jakieś jakiegoś takiego asa w rynkowie schowanego. To odpowiadam e, pierwszą część pytania. Ja? <laughs> Oczywiście, że jest bardzo mile e, zaskoczony w ogóle i, i jest mi bardzo miło i przyjemnie, że w ogóle e, tak e, te utwory się przyjęły i, i oby to i jak najdłużej się przyjęły, jak najdłużej się kręciły i tak dalej, jak to się mówi. Ale co do, co do asa, no, no, no nie mogę aż tak zdradzić, chociaż na pewno myślę w każdym razie, że na tej płycie są utwory, które na pewno się spodobają, bo znam też już od tylu lat że jest na rynku tutaj muzycznym, także znowu mniej więcej tym co się podoba danym słuchaczom ja, tym bardziej, że to jest muzyka do, do takiej publiczności raczej średniej. Wzwyż, ja. Mhm. Także e, myślę, że na tej znajdzie się parę takich e, utworów, które naprawdę e, do, do serca wpadną łatwe, szybko się przypisują. możesz już wśród tych 17 kawałków, pomijając moja starą harmonikę, pomijając melodia, takie utwory, które wiesz, że ja to się przyjmie. Twoim zdaniem oczywiście. Moim zdaniem. A co będzie, to nigdy nie, nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo nie. No, czas to już jest za niedługo mnie zweryfikuje, czas też pokorzy, jak płyta się i no, ukaże na rynku, to no... <grytanie> w każdym razie zawsze, ja zawsze twierdzę, e, osoba, że, że każdy, e, kto tworzy muzykę, e, produkuje muzy muzykę i komponuje, nigdy nie jest w stanie powiedzieć, czy to będzie hit, Czasami jest odwrotnie, właśnie. Nie? że... Przepisu na hit e, nikt nie, nie, nie, nie znał. Bo jakby ktoś Oczywiście. znał taki przepis na hit, to by produkował same hity. Same hity, tak. A jest. niestety, no. albo niestety często było tak, że wśród 17 utworów znajdą się same hity, ale często też, by było tak, że są piosenki na kierowiec w ogóle nie stawią, tak a jest. robią się hitami. Oczywiście, tak to właśnie wygląda. To ja Ci życzę w drugą stronę tych 17 samych hitów. Dziękuję Ci, Seba, dziękuję. Adi, moim waszym gościem był, proszę bardzo, to szlagierowo wizyta w naszym studiu zakroci bardzo gorąco dziękuję, dziękuję. również za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich y, słuchaczy, telewidzów. No i co? Czekamy Czeka na płyta. Czekać na płyta. <śmiech> Czekamy <śmiech> na właśnie ta nowa płyta Adiego.